Rozpoczynam zgromadzenie. Przypominam tak, tak, wam, tak, że nie to możecie to mieć materiału super. Tak. Żeby wiedzieć, komu chcemy powierzyć władzę, musimy wiedzieć, co dokładnie jest z nią robione. Dokument to samości... bez niezależnej kontroli władzy publicznej tak naprawdę nie ma demokracji, nie ma rządów prawa. Informacja to wiedza, a wiedza jest nośnikiem postępu. Zgłaszam, że prawo do informacji jest fundamentem demokracji i nie zgadzam się na to, żebyśmy wiedzieli mniej. Nigdy nie lekceważ prawa do jawności. Wiemy, że na straży demokracji to praw to człowieka i jawności trzeba stać cały czas. jawności nie da się zatrzymać i będziemy robić wszystko i walczyć, żeby było tak jak trzeba, jak powinno być..